Zaczynamy od ręki, będziemy ją robić od dołu, kolorem głowy, zaczynamy od magicznego pierścienia, jak się robi początki, czyli magiczne pierścienie, łańcuszki oraz jak się robi wszystkie potrzebne sploty, które do, do, będą nam potrzebne do zrobienia um, tego pasterza, nakręciłam osobne filmiki początki, przydełkowania. Link umieszczę gdzieś tam u góry. Teraz już nie będę się nad tym rozdrabniać, czyli mamy magiczny pierścień i niestety będziemy teraz musieli robić 6 półsłupków, aż 3 rządki. Będzie to najtrudniejsza część, trzeba przez nią przebnąć. Tak samo, podobnie jak robiliśmy to przy nogach owieczki, no jedyne pocieszenie jest takie, że tu no, potrzebne tylko dwie takie części, a nie jak uwieczek cztery. Czyli zaczynamy identycznie jak było przy owieczce. Zamykamy sobie, tu może będziemy robić spirali, więc dobrze byłoby zaznaczyć jakąś, jakimś znacznikiem, na przykład jakąś nitką, gdzie będziemy zaczynać. I brniemy powolutku. To tylko cztery rzędy. Zaczynamy raz, nie zwiększamy, tylko tak samo. 2, 3, Będzie coraz ciężej, ale zaraz wypchniemy trochę to do przodu. Pięć, cztery, tam było cztery chyba, tak? Już je pogubiłam. Już można sobie troszkę to wypchnąć do przodu. Będzie troszkę łatwiej. i sześć i już potem będzie łatwiej jeszcze dwa rzędy sześć półsłupków dookoła czyli znowu szukamy początku znacznik sobie przełożym do tyłu i wbijamy się metodą nitka pod. Raz. Uważamy, żeby nie zahaczyć tej tylnej, tej tylnego oczka. Dwa. Trzy. Cztery. Jeszcze dwa w tym będzie. Pięć. I sześć. Dochod do zaznacznika I ostatni rząd w ten sam sposób. Już ten Kolejny będzie coraz łatwiejszy. Spotykamy się po końcu trzeciego rzędu. Już potem będzie łatwiej. Najgorsza część za nami, czyli mała, mała dłoń pasterza. Znaknik nie będzie mi już potrzebny, bo jak zmienię kolor będę wiedziała, gdzie rozpoczynam. Tym bardziej, że będę robiła już zakańczając rzędy. Zmieniam teraz kolor włóczki. Czyli teraz spróję, to osta ten ostatni półsłupek Tu spróję okay. Tylko przeciągnięcie spruję, Nie cały półsłupek Tylko to przeciągnięcie sprułam, Żeby połączyć ładnie Tą drugą nitkę, nitkę. Okay. Na razie nie obcinam Później za to obetnę I teraz będę robiła Już trochę więcej Będę podwajała wszystkie Półsłupki Żeby otrzymać 12 półsłupków, już troszkę będzie mi lepiej jak podwoje czyli wbijam się w pierwszy półsłupek i robię tam 2 półsłupki teraz mogę te nitki już troszkę naciągnąć nitkę mogę już związać i obciąć tą nitkę w kolorze to było od magicznego pierścienia i tą nitkę już i obcinam. I będę robiła. I będę robiła teraz 12 półsłupków w każdym, w każdym rzędzie. Już jeszcze raz? W każdym rzędzie 2 półsłupki. Już miałam 2. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i dwa ostatnie, jedenaście, dwanaście. Doszłam do początku. Tym razem nie będę robiła spiralnie, bo będę chciała mieć ładne zakończenie, więc zakończam tutaj oczko początkowe się wbijam, przeciągam oczkiem ścisłym i podnoszę się oczkiem łańcuszka. Już mam tak to wygląda. W kolejnym rzędzie będę chciała mieć 15 półsłupków 15 półsłupków, czyli muszę dodać 3 półsłupki. Czyli piątka, dziesiątka i piętnastka zrobię w to samo oczko. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery i piątka w to samo oczko co czwórka. Tak samo zrobię zaraz. Drugi raz i trzeci raz i na końcu będę miała piętnaście półsłupków, trzy, cztery i piątka w to samo, jeszcze jedna piątka, raz, dwa, trzy i cztery i piątka w to samo. I znowu zakończę oczkiem ścisłym. Wbijając się w oczko początkowe i podnosząc się oczko łańcuszka. Kolejny rząd będę robiła też 15 półsłupków, ale tylko za tylną nitkę. Będę chciała uzyskać taki, taki brzeg, który potem się wbije w ten, tą przednią nitkę, która zostanie, i zrobię taki jeszcze jeden, jeden rządek. Na nim. Czyli wbijam się tylko w tylnią nitkę. Raz. Tak jak pokazywałam to w filmiku z początków szydełkowych. Tylko za tylnią nitkę. I 15 takich półsłupków, 15 oczek za tylnią nitkę zrobione. Łączę się znowu oczkiem ścisłym z pierwszym, już normalnie. Tak to więcej wygląda. Kolejny rząd będę robiła 15 oczek, czyli w każde oczko zrobię normalnie półsłupek, a już od następnego rzędu będziemy zmniejszać. Więc ja może zapiszę. Kolejny rząd to znowu 15 półsłupków. I robimy raz. Dwa Spotykamy się pod koniec rzędu W kolejnych rzędach Będę już teraz zmniejszać po jednym oczku Czyli kolejne 7 rzędów Za każdym razem będę chciała mieć O jedno oczko mniej Więc jeżeli to jest jedno oczko Mogę to po prostu zrobić w tym wypadku Jeżeli robię to tutaj właśnie Tym oczkiem podnoszonym Omijając to jedno oczko Bo ono jest tak bardzo blisko I robiąc od razu w drugi Wtedy będę miała o jedno oczko mniej Ominęłam to jeden półsłupek, to jedno oczko z zmiennego półsłupka i teraz jak będę robiła do końca, będę miała 14, potem znowu ominę, będę miała 13 i aż po 7 rzędach będę miała, będę miała 8 półsłupków. Cały czas zmniejszam, ale zanim dojdę do końca, mogę sobie jeszcze, póki to jest takie, nie, ta ręka nie jest taka za długa, te wszystkie nitki wcisnąć tutaj w tą dłoń, wypełnić tą dłoń tymi nitkami, które tu zostały z magicznego kręgu i z przywiązania nowej nitki. I zaraz idę dalej. Z każdym rzędem zmniejszam aż dojdę do 8 półsłupków. Dochodzę do końca rzędu. Łączę oczkiem ścisłym, podnoszę się i omijam znowu ten Pierwszy półsłupek, żeby mieć o jeden słupek mniej. Można oczywiście zmniejszać normalną metodą, ale tak mi jest łatwiej, omijając pierwszy półsłupek. Doszłam do 8 półsłupków, zmniejszając. I teraz już nie będę nadmniejszać, tylko zrobię dwa rządki. 8 półsłupków, czyli teraz trzeba uważać nie opuszczać już tego pierwszego półsłupka tylko wbicie ten pierwszy półsłupek i robić 2 3 4 5 6 jeszcze dwa 7 Osiem. I zakończę oczkiem ścisłym. wbijamy pierwsze oczko. I podniosza się oczkiem łańcuszka I jeszcze jedna taka ósemka. I kończymy rękę. Ręka zakończona. Troszkę można tą nitkę sobie wyciągnąć dłuższą. Przydać się do zakończenia i do przyszycia. Chociaż tak troszeczkę nie za krótką. mam sobie tu obciąć. Jeszcze może troszeczkę. Teraz tak jak mówiła na początku filmu, można do tej ręki włożyć taki, taki kreatywny drucik. Spowoduje on, że będzie można rękę łatwiej sobie ułożyć, ale nie jest to konieczne. Może być po prostu bez tego drucika także. Więc osoby, które chciałyby sobie włożyć taki drucik, ja już do jednej włożyłam, przytnę. Ten ostry koniec koniecznie trzeba zabezpieczyć, zaginam, okay. zaginam w ten sposób i wsuwam ten maliczny i znowu obetnę, obetnę i ten koniuszek zabezpieczę. Później zakończę, jeszcze te ręce tutaj i przyszyję, ale jeszcze muszę o jednej rzeczy zapomniałam. Musimy jeszcze zrobić ten jeden rządek półsłupków na tej przedniej nitce, która jest tutaj zostawiona, czyli biorę sobie nitkę, robię oczko początkowe. I teraz wbijam się gdziekolwiek za tą przednią nitkę mogę w tym miejscu, gdzie było łączenie i przeciągam to oczko początkowe przez tą nitkę czyli oczko początkowe zrobione przeciągnęłam przez przednią nitkę i robię oczko łańcuszka żeby się podnieść do góry i teraz będę robiła półsłupki na tych przednich nitkach które zostały tutaj po zrobieniu rzędu za tym nią nitkę. Ich powinno być około, znaczy powinno być 15, więc powinno być tu 15. Zrobić taki mankiet naszej, naszego rękawka. To już widać. Pokażę jeszcze na końcu rzędu. Dobrnęłam do końca rzędu. Teraz muszę zakończyć wbijając je w pierwsze oczko i przeciągając oczkiem ścisłym, i jeszcze oczkiem zakończę. Te nitki sobie potem wciągnę do środka, nie będzie ich widać, a teraz już powstamy taki, takie zakończenie mojej e, rączki. Szybciutko jeszcze zakończymy tylko te nitki od razu, żeby. Nie zostawiać na potem. Nitkę możemy schować do środka. Okay. Tą drugą miteczkę też, bo która mi została. I zakończamy być w środku te niteczki zakańczamy jeszcze tylko moją rękę tak jak robiliśmy do tej pory o przewlekając nitką tylko za przednie za przednie nitki poprzedniego rzędu. Oj, no coś mi ucieka. Jeżeli będę miała już 8. przednich nitek z półsłupków przewleczonych. O, za krótka nitka była. Mogłam zostawić trochę dłuższą. To wtedy mocno zaciągnę. Ostatnie, zaciągnę i jeszcze umocnię. Szkoda, że nie zostawiłam dłuższej nitki, mogłam zostawić dłuższe, bo ta nitka by mógł, posłużyła mi za przyszycie, do przyszycia tej, tej ręki. Tutaj zostawiłam trochę dłuższą. Okay. No i teraz zostaje nam już do zrobienia broda. Ja brodę robiłam, tak jak pokazywałam tą włóczką. Ona jest o tyle fajna, o tyle mi się ona podobała, że ona jest taka dosyć elastyczna po zrobieniu. Można ją ładnie ukształtować przyszywając tą brodę potem, tą nitką, która tutaj zostanie wyhaftować jeszcze włosy tutaj i, i wąsy. Na tą postać Wystarczy zrobić brodę z 11, przepraszam, z 15 oczek łańcuszka. Robimy dość luźno, żeby potem było się łatwo wbić. Robię troszkę większym szydełkiem niż tej pory. Zrobię, tu było 2,5, teraz robię 3. I robię luźno 15 oczek zwykłego łańcuszka, a potem jeszcze zrobię jeden rząd i na tym będziemy raz. A pogłódku robić, żeby nie zgubić tych oczek. O potem tr tr trudno będzie raz 2 3 luźniutko 4 5 6 7 8 9 10 bardzo luźno. I 12 13 14 15. Nie więcej taki Taka nam długość wystarczy I teraz w kolejnym rzędzie Będziemy robić tutaj Od najniższego splotu Do najwyższego, czyli oczka ścisłe Potem będą półsłupki Półsłupki nawijane Słupki i słupki podwójne Tak jak w tym moim filmiku Który nakręciłam z początków Z początków szydełkowych Pokazywałam Jakoż tu nie widać tych oczek Będziemy trochę robić na chybił trafił Nieważna jest precyzja. Jeżeli się niechcący wbije dwa razy, to samo oczko nie szkodzi. Jeżeli się ominie jedno oczko, też nie szkodzi. Ważna jest mniej więcej ilość oczek. Ja sobie teraz dokładnie, żeby potem było łatwiej, zaznaczę, gdzie, gdzie jest mniej więcej połowa tego łańcuszka, bo w tym miejscu będę chciała, żeby, żeby moja broda była najdłuższa. Zaczynamy. Najpierw zrobię dwa oczka ścisłe, żeby się tak trochę tylko przesunąć. Próbuję wyczuć pod palcem, gdzie to jest, i się wbić tak na chybił trafił w to miejsce. Powolutku. No. O, w końcu mi się tak udało. I oczko ścisłe. Może jeszcze jedno oczko ścisłe zrobię. Ok, teraz będę robiła jeden półsłupek, zaraz napiszę dokładnie jak to było, jeden półsłupek, teraz zrobię dwa półsłupki nawijane, znowu półsłupek nawijamy. zbliżam się do miejsca gdzie już jest środek, zrobię teraz dwa słupki. Będzie ciężko, ale na pewno się powolutku uda. Raz, dwa i jeszcze jeden słupek. Ok. Mam już dwa półsłupki. Jestem na środku, to dobrze. Bo teraz w środkowe miejsce spróbuję w jedno oczko zrobić dwa półsłupki podwójne. Zechaczyło mi się coś tu. raz, dwa wbijam się w ten środeczek który tu był i robię raz dwa trzy i jeszcze jeden półsłupek podwójny mniej więcej w to samo miejsce bo w okolice tego miejsca raz dwa trzy i teraz będę robiła Symetrycznie, czyli słupki dwa, już kolejne oczka, dwa z narzutem, jeden zwykły półsłupek i powinien zostać dwa, to mi tylko jedno oczko, może dwa. Oczka ścisłe albo jedne w zależności oczka ścisłe. Nitka tutaj musi zostać dość długa, bo ona, będzie ona potrzebna do przyszycia tej brody, do wyszycia, do wyszycia yy, yy, wąsów i do z, zrobienia takich, takiej grzywki. Okay? Czyli mniej więcej wyszło mi to tak. Potem tą nitką właśnie to przeszywa. Zrobię tu jeszcze z tego włosy i zrobię tutaj jeszcze wąsy. Pokażę to. Przeszywam teraz tą moją brodę. Nawlekłam tą końcówkę, tą długą nitkę, która mi została. Tu mam dwie nitki. jedną mam krótszą, jedną dłuższą. Bo wróciłam do tego, samej, tego samego miejsca, gdzie zaczynałam. Tak mniej więcej się wbije tutaj. Góry, z tej strony przewlekę się tu i nawlekę sobie tą drugą część brody. Okay. I zwykłą fastrygą przyszywam Tą brudkę do, do ciała, do głowy. Przecież to pastrygę łatwiej będzie spróć, jak coś nie wyjdzie. przymierzyć już nakrycie głowy, mam takie, ale będę brązowe, tutaj to zrobię mniej więcej, spróbuję teraz wyszyć też włosy. Teraz wbijam się też pod nosem, żeby zrobić wąsy. Troszkę za nisko się bijam, bo troszeczkę wyżej. I robię dwa łąsy jeszcze nitkę zostawię czek, żeby poprawić wygląd Na razie wygląda to tak. Jeszcze tą nitkę zostawię. Jak już będę miała czapeczkę, to jeszcze w razie czego coś doszyję i poprawię. Coś, nie będzie, coś jeszcze będzie nie tak. Przyszywamy rączki. Jeżeli mamy długie nitki, możemy je wykorzystać do przyszycia rączek. Nawlekając nitkę, przeciągając z lewa na prawo i z prawą na lewo z drugą rączkę, tak jak robiliśmy to w uszach owieczki i tą nitkę, przyszyć tą rączkę łapiąc oczko od sukienki a potem łączko, ro, oczko od rączki, tak dookoła i rączki są dosyć stabilne natomiast jeżeli mamy krótsze nitki bo tu niestety miałam krótsze nitki to tylko przeblec Rączkę stąd, rączkę stąd i ja to umocnię kleję. I umocnię rękę klejem, gdyż była słabo przeszyta. I jedna ręka mnie trzyma laskę, druga. I na tym skończymy naszą część. Jest, mamy, już, mamy już postać. W części trzeciej zrobimy nakrycie głowy. Oraz zrobimy taki płaszczyk, którym przykryjemy tutaj te wszystkie niedoskonałości przy przyszyciu rąk i nie będzie tu już nic widoczne oraz y, przy szyjemy, y, zrobimy też nakrycie głowy i to, ten tył zasłonimy będzie to wszystko niewidoczne no i oczywiście jeszcze będziemy musieli zrobić w części trzeciej Laskę. Zapraszam do części trzeciej.